Ciekawa sytuacja, kiedy prokurator czy sąd wysłał zawiadomienie do wydziału komunikacji o jakichś problemach y, kierowcy z alkoholem. Urząd jest zobowiązany do wysłania na badania lekarskie do WOMP, ale w międzyczasie sprawa została umorzona. Mój widz dokładnie mi nie powiedział o co chodziło, czy to o jakąś sprawę rodzinną, czy jechał pod wpływem alkoholu w jakimś ważniejszym celu tam, y, ale y, do rzeczy. Y, Panie doktorze, jutro idę do wydziału komunikacji, teoretycznie po zwrot prawa jazdy, ale nie wiem, czy starostwo ma prawo mnie wysłać na badania lekarskie. Na wniosek prokuratora i decyzją sądu, ze względu na okoliczności i całą sytuację rodzinną, sąd warunkowo umorzył spostępowanie bez orzekania o zakazie prowadzenia pojazdów. Czyli, sugeruje tutaj to, że jednak widz y, czymś tam jechał pod wpływem czegoś mocniejszego, no ale, coś tam były jakieś ważniejsze cele. Natomiast do wydziału komunikacji wysłano pismo, postanowienie o zwrocie prawa jazdy wraz z odpisem wyroku. I w związku z tym, że takie sytuacje są rzadko stosowane, to w zasadzie nie mogę nic znaleźć na ten temat, ale wydaje mi się, że starostwo powinno wydać mi prawo jazdy. Gdyż inaczej może być precedens taki, że starostwo powiatowe podważa decyzję sądu. No, jeśli starostwo nie zwróci mi prawa jazdy, to samo powinno wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, tylko na jakiej podstawie, skoro sąd wydał postanowienie o zwrocie. Proszę o poradę i odpowiedź, jak to wygląda z Pańskiej perspektywy. Dodam, że był wątek z alkoholem w tym postępowaniu. Także, odpowiadając na to pytanie, prawo, prawe ma sprawiedliwość sprawiedliwością. Yy, odpisałem wtedy, że według mnie urząd powinien uszanować decyzję sądu, szczególnie, że wydano postanowienie o zwrocie. Z drugiej strony, nic nie jest mnie w stanie zdziwić w obecnej rzeczywistości y, musisz wiedzieć, że skierowanie na badania jest traktowane jako dodatkowa uciążliwość dla osób mających zatargi z wymiarem sprawiedliwości. Prokurator czy sąd wie, że tam może Ci y, nic nie zrobić, ale na badania Cię zawsze pod jakimś pretekstem może wysłać, szczególnie jeżeli wątek z alkoholem gdzieś tam na wokandzie się pojawił. I widz był na tyle uczciwy, że zdał mi parę dni później relację i potwierdził, że starostwo oddało mu to prawo jazdy bez dodatkowych badań, czyli zgodnie z moją interpretacją. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, jeżeli Ty miałeś jakieś zatargi typu wymiar sprawiedliwości w jakiejkolwiek sprawie, nawet nie związanej z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, ale kierujący Cię na badania lekarskie kierowców, z podejrzeniem jakiegoś alkoholizmu, czy nadużywania yy, jakichś tam środków odurzających, czy innych. Napisz to o tym yy, w komentarzu do tego wideo i do zobaczenia wkrótce. Jeżeli Ci się filmik spodobał, tutaj masz taki ekran do subskrypcji i w tym momencie dostaniesz wszystkie moje najnowsze filmy, yy, zaraz po ich pojawieniu się.